what's good peeps it's your boy buddha slim back again with another one of them thanks hey so check it out buddha gang we got a new one right here this one's jwpbc baby uh i can't say that right there <laughs> hey without further ado leave me some comments down below buddha gang poland let me know what you want me to react to next baby let's get it Long Island should be touching down here in about 15. Long 20. Island, We're baby, New York. Uh-uh. Lose. I don't lose. I win. I win. That's my job. That's what I do. First thing first, level best. Whoa, whoa, whoa, whoa. Whoa. First thing first, the best. And now I'm rocking with the best them crews running like they supposed to uh, the oh this is fire my boy uh, uh. lose i don't lose i don't lose i win I Who win. I win. the game my job. that's what i do first thing first the <laughs> fuck with the best Keep them shook crews running, like they supposed to Keep them crews shook like they running, like they supposed to When they come to the Buddha Gang, baby The Buddha Gang in Poland? Hold them up! Then I rockin' with the best Keep them shook crews running, like they supposed to the style. Got the, the wow style, That's the wow style. style Never come close to like Life's so bitch and then you die That's why we blow up the spot Oh, life's a bitch. Then you blow up. the He said life's a bitch. Then you die. That's why you blow up the spot. Bitch, then you die. That's why we blow up the spot. Come on, motherfuckers, <laughs> come on Let's start it like this, son ja mam wech, pijasz sens, te wersje jak pokery, rzeki, robię meksyk, dla penty, by rozbiec, oh, boy, dear, ten, festyn rozgierzy, to w czerwym czerwym, nie wiem, co ja nie nie dorabiam, tu pensji, mów mi MC, ry, mk, mam swój podziemny bija w ten niby nie schemat jak peksi, z duch robię, bo ten zwoł, udziela kolejnej lekcji, nie dbają tutaj o rost, no, bo naszych rodzin nie, jak mienitek o mok, mają kompleks jak i no, wieczne poczucie winy, jak czuję psychiczny kopki, these motherfuckers are bad dawg they in brooklyn they're in brooklyn just chilling these mother i love these motherfuckers i don't even know who they is but i love them do hejterów, krytyków i maskotentów, dyplików Maskotentów, dyplików Maskotentów, to dyplików, do z z się Z oh. którego nie pwić W choroce tu wersy idą na setki są Kto naprawdę ma to to z którego pisz. Hey, bro, the gang! Hold them UP! This shit is fire! Oh my god homie. Z bluzy ją dupę i ty, szedłem odcinę kisz, to siadam w studiu i piszę. Już płatnych parę lat słyszę mój głos w imaudio. To na wyższe pula takie. Ale ta fusbois. Autor zajawek nie tuzinkowy. A ja tuła tak jak był astronautą, autor, zajawek nietuzinkowych Bez pudru jak Max Factor, aktor pierwszoplanowy ERO, A cały świat to mój teren Po sobie zostawiam szla i to nie tylko markerem Mimo upływu lat na skład trzyma się silnie Nie dziwne, oczywiście, działamy w dobrej firmie To jest -A, A, kuźnia talentów Nie urząd patentowy, raczej mistrzowie patentów Linię, stricze stretu, które przeminęły z wiatrem Od kiedy brat za bratem przejmujemy raple. Ej, hey, this motherfuckers go hard, bud Hard! wiem czego pragnę, na pewno nie swoje krzywdy niektóre sprawy tu nie zmienił się nigdy. To były te szesnastki, dwadzieścia czysteczki, tu i to na setki, zejmij to Kto naprawdę ma to wesele i chce <mucham> z uh <-huh>, okay. <mucham> oh! These motherfuckers are just riding their skateboards in Brooklyn, baby Apitek, z nikt nie ma taki zlotek Sle taki od WP i progi tak wysokie Chcę Nie wszystko czyż nie, bądź byś leciał samolotem to nie przelewki gdy zaczynam proces nagrań Poprzeczki nie zobaczysz nawet teleskopem kabla wciąż mam tak że czuję wielki zaszczyt i dumę to ta ekipa mi skazała najciekawszy kierunek mm. idziemy na szczyt nawet kiedy mówią brednie jak jeszcze nas nie wierzysz po tym LP ziom zblednie? w kompletnie przy okazji koncertu bo ludzie wpadli sprawdzić huźnie prawdziwych talentów to epicentrum stąd i doterw wstrząsy choć burzą mi porządek ja wciąż mam ich niedosy wciąż mówią mi ze stosy i proptują mnie opór It's nie sure if o not sure if I'm not tu i to the the... This is a badass video, too, Buddha Guy. JWP, baby. Poland, where you at, baby? This shit goes hard on the paint. Until next time, people, I'm Buddha Slim. We out.